Koronawirus wywrócił jej ślubne plany do góry nogami. Zamiast ogromnego wesela w górach na 200 gości musiała zorganizować kameralną uroczystość dla 20 osób w centrum Warszawy. To wszystko zrobiła sama i to w 7 dni. Czy żałuje tej decyzji? Zaraz się dowiemy z rozmowy z Zosią Ślotałą-Hajdar. Zosiu, ja pamiętam, że my rozmawiałyśmy o tym, jak zorganizować Twój ślub i jak on ma wyglądać, będzie dobre dwa lata temu. Tak. Dwa lata? Nie, rok temu. Nie, no co Ty, rok jest pandemii. Nie, dwa lata, no oczywiście, że tak. No dwa lata. Oczywiście, bo wtedy były zupełnie inne plany. Zupełnie inne plany, zupełnie inne warunki, żyliśmy w innych czasach. W innych realiach. Wszystko się zmieniło, musiałaś się dostosować, musiałaś swoją uroczystość dostosować. Chciałabym, żebyś zaraz mi o tym opowiedziała, ale zanim dojdziemy do tego ślubu, to um, chciałam powiedzieć o tym, że tak naprawdę o Tobie, o Twoim mężu już teraz, o Waszym związku jest wiadomo niewiele. To prawda, to prawda. N są jakieś takie doniesienia w mediach, które po pojawiły się y o Waszych zaręczynach, mm -hmm. y o Waszym ślubie, ale mam wrażenie, że nikt nie wie o tym, jak Wy się poznaliście. Nikt nie wie, bo w sumie nigdzie o tym nie opowiadałam, proszę. A no, teraz Exclusive! <laughs> Jedziemy! Poznaliśmy się, uwaga, na Stadionie Narodowym. Wow, jaka reklama dla stadionu! Totalnie. Ale co, przy okazji jakiegoś znaczy, koncertu? Yy... To jest abstrakcyjna historia, ponieważ były wtedy mistrzostwa świata windsurfingu, ani ja nie, nie mam nic z tym wspólnego, ani Kamil, tylko po prostu byliśmy ze wspólnymi znajomymi i w ten sposób oni nas poznali ze sobą. Potem poszliśmy wszyscy razem na obiad i tak z tego obiadu spotkaliśmy się jeszcze raz, jeszcze raz i taki przez przypadek na siebie wszędzie wpadaliśmy. I z tego zrodziła się wielka miłość. Zazwyczaj facetów się o to pyta, ale yy, chcę Ciebie o to zapytać, bo mhm. jednak Kamil ma taką bardzo mocną urodę. Czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Słuchaj, ja następnego dnia zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, poznałam mojego przyszłego męża. Ona mówi, jak to dziecko, Jezus, tylko pana w gorącej wodzie. Ooo. A ja mówię, mówię Ci, to, jest po, to, jest, to było coś takiego, podświad jakaś podświadomość mi to powiedziała, poczułam to i wiedziałam, że to jest po prostu że to. Jest to. Gdzie to był moment, aha. gdzie byłam już tak zrezygnowana, bo uznałam, że wszyscy faceci są po prostu degeneratami i nagle pojawia się Kamil po prostu z tymi swoimi czarnymi włosami i z tą charyzmą i mówię, aha, to jest to. Czy, czy ta intensywność waszego związku była bardzo duża? To wszystko działo się szybko, czy, czy jednak zabierały Wam duży okres czasu te kolejne etapy od poznania do zaręczyn, od zaręczyn, do ślubu? Wiesz co, my od samego początku widzieliśmy, że chcemy mieć dzieci. Mhm. I to był taki nasz od to, była, to była nasza pierwsza. <grym> Szybka decyzja Aha. i to się bardzo szybko zadziało, ale to była świadoma decyzja, więc y, najpierw pojawiła się Rania, dwa lata później pojawił się Leonard mhm. i Kamil od samego początku wiedział, że ja e, chciałabym się zaręczyć, chciałabym ślub, być taką rodziną w pełni tego słowa znaczenia, mhm. I, e, no ale się naczekałam na zaręczyny. No właśnie, chciałam zapytać, czy te zaręczyny były tak. przed dziećmi? Nie, już. Nie, po jednym i po drugim. Jezu, nie miałaś takiego czegoś, że jesteś już w tej ciąży, myślisz sobie, no dobra, no przed porodem to mógłby się oświadczyć. Wiesz co, nie, bo ja wtedy nie czułam się najbardziej atrakcyjna i to nie był taki moment. Mhm. Chciałam się też nacieszyć tym etapem, żeby każdy etap wykorzystać w stu czyli to, wiesz, to, że jestem w ciąży, to, że mam małe dziecko, żeby to nie wszystko nie składało się na raz. Tak samo nie chciałam, żeby na przykład mi się oświadczył w moje urodziny, bo potem zawsze masz połączone urodziny razem z zaręczynami. A e, i wiesz, i tak jak ja, sobie, ja jestem ja to jestem organizatorką u nas w związku, więc ja zawsze wszystko wymyślam, planuję, e, organizuję jakieś atrakcje. E, I miałam oczywiście w głowie, ułożyłam sobie, jak bym chciała, żeby to wyglądało, ale mnie w procentach Kamil zaskoczył. Gdzie jestem ciekawskie jajo, więc nie było łatwo. Słuchaj, ale te Wasze zaręczyny absolutnie, możemy sobie powiedzieć, były spektakularne, były na bogato. To tą pięknie. organizację całą było zaangażowane wiele osób. Tak, bo my byliśmy wszyscy na wyjeździe i wszyscy od samego początku, od maja, a to się stało w sierpniu, wiedzieli, że mamy się zaręczyć. I po prostu przez tyle miesięcy to nie wyszło. Nie wyszło, nie dowiedziałam I się, się więcej na tym wyjeździe. To się stało czwartego dnia. I wszyscy, jak mnie nie było, to kręcili filmiki i mówili: ha, nie ma Zasi, a my tuknujemy. I potem ja do wszystkie filmy dostałam, więc to było super. No, no dobra, to jak te zaręczyny wyglądały? Zaręczyny wyglądały tak, że to był w ogóle wyjazd taki, gdzie było dużo dzieci. i... Mazury. E, padło, Mazury. I padło hasło, mhm. że jedziemy na elegancką kolację. No tak sobie znam, okej, okay. eleganckie towarzystwo, w ogóle mnie to nie zdziwiło. No więc wszyscy się elegancko ubrało, też mnie to nie zdziwiło, mimo Aha. tego, że cały tydzień chodziliśmy w dresach. Okay. No ale tak sobie myślę, okej, okay, no, ja, ja to lubię się ubrać, więc dla mnie to była czysta przyjemność. A tak patrzę, my tam zawsze chodzimy boso i tak patrzę, że kamień niesie w torbie buty. No więc ja... Co zrobiłam szybko w tą torbę, obmacałam czy tam coś jest w tej torbie, ale tam nic nie było, więc tak sobie myślę, dobra, głupia jesteś jak but. Czyli Ty bardzo oczekiwałaś już tych zaręczyn, nie? Bo od Poznania ile minęło lat? Pięć, czekaj, ile? nie, Rania ma teraz pięciu pół, no to yy... to czekaj. Nie, dobrze, dobrze, <grym> taka... pięć. No pięć. 5 lat, to się trochę lat? naczekałaś. Tak. I już wtedy przypuszczałaś, że przy okazji, każdej okazji to może być Aha, ten moment, prawda? straszne to jest. Aha, straszne tak, to jest, tak. tak. Nie polecam dziewczyny, nie oczekujcie tak, aż tak. Dokładnie. <laughs> Dajcie się zaskoczyć. Znaczy wiesz to z jednej strony jest straszne, a z drugiej strony masz takie z tyłu te, to takie uczucie w brzuchu, a nóż, a może to dzisiaj, A potem wiesz, zawsze ładnie roz... malowana, uczesana, gotowa. No a potem takie rozczarowanka, co? No, ale, nie wydarzyło się. Ale warto było. Warto było, no dobra. No to, no, to wracam, No więc i y, y, y, płynęliśmy taką bardzo, taką Arką, która taką platformą można powiedzieć, która, która płynęła po wodzie, dopłynęliśmy do jednego sportu tam, na Mazurach mieliśmy kolację, ale nadal mnie nic się nie zdziwiło. Po czym wsiadamy z powrotem i już było ciemno. I um, było postawione krzesło na samym środku. Tak sobie myślę, nie wiem, może to jest jakiś mazurska tradycja, byli też nasi przyjaciele górale, więc myślę sobie, Anusz Góralska. Wszystko po kolei, co mogło mnie zdziwić. Sobie wytłumaczyłaś. W stu mhm. Więc siedzimy e, i e, e, nasz przyjaciel rzuca hasło, że będzie mały koncert. Też mnie to nie zdziwiło, usiadła dziewczyna, zaczęła grać na gitarze, i, a to krzesło nadal stoi.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 Tak pokazuje, pokazuje do mnie ten, ten przyjaciel, nasz, który to organizował, na zasadzie chodź. A ja siedziałam z moją koleżanką, no ale tak wiesz, wróciłam się. A jeszcze dwie minuty wcześniej do Berni mówię, która jest moją przyjaciółką, mówię: Wiesz co, mógłby mi się oświadczyć, patrz, jak jest pięknie. Światła, wszyscy przyjaciele, no taka aura, ona mówi: przestań, on to zrobi w odpowiednim momencie, bo ona wiedziała. Szok. Dobrze, ale ona No i gdyby do mnie tak tak, tak uh -huh. pokazują, że cho, cho, chodź do nas, a ja myślałam, że pokazują na Bernie, więc ja się odwróciłam i w ogóle mam w nosie i nagle krzyczyłam, Zosia! Aha. No więc ja wtedy wstaję i nagle połączyłam wszystkie puzzle. Wiesz, Aha. ta barka, ci nasi przyjaciele z tej strony, tutaj dziewczyna, która gra, Kamil stoi, krzesło stoi, jak już podchodziłam do tego, Krzesła sobie myślę: o mój Boże, to może być ten moment i jak on kręknął, aż sobie zaraz popatrzę. Wiedziałam, <laughs> ja że tak będzie. Emotions, emotions. Głupia <głosy> Nie, to jest <głosy> Ale spodne. dobra, przeżywam to jeszcze raz. No i słuchaj, jak on mm, klęknął, to tak jak teraz się tak popłakam, że już nic nie widziałam na oczy, nic nie widziałam, tylko po prostu, był, ach, tylko nawet nie słyszałam. I on mówi, ale to tak czy nie, tak czy nie, <głosy> to nie słyszałaś o świeciem, bo ja już byłam po prostu tak przejęta. No i w momencie, kiedy powiedziałam tak, to wszyscy skoczyli, po prostu radowali się, 3,4 osób tam płakało, bo już wszyscy tak czekali na to, żebyśmy się zaręczyli i wzięli wszyscy czekali, tak Bo byliśmy ostatnimi, w całym towarzystwie, którzy nie mieli ślubu, okay. więc tak to się moja droga wydarzyła. Jak z bajki przepiękne, um, z elementem zaskoczenia i, i do końca życia będę miała takie właśnie wspomnienie i rozmazany makijaż. <laughs> Jezu, ale jakie to było fajne! Widzisz, trzymają Cię te emocje do tak, dziś. Tak, tak, tak. Ale tak będzie, wiesz, i, i, i Kamil właśnie wiedział, że to jest taki tak ważny moment dla mnie i że ja to potem będę przeżywała całe życie, bo taka jestem emocjonalna i takie chwile są dla mnie niesamowicie ważne. Mm -hmm. Ale jak rani następnego dnia pokazałam pierścionek mówię, patrz, tatuś dał mamie pierścionek, bierzemy ślub, a nie mówi, a dla mnie? Prawdziwa <grywa grywa> kobieta! <grywa> Dokładnie, coś po mnie ma. <grywa> Yy, czyli tak, przy tych zaręczynach no, faktycznie musiał się trochę napracować, Twój narzeczony miał pomoc, ale ślub, rozumiem, organizowałaś Ty w stu procentach. Nie I to była dla mnie? czysta przyjemność. Nie, mimo tego, że miałam różne propozycje osób, które chciały mi pomóc, ale mm -hmm. ja de facto tego nie potrzebowałam. Ja kocham zajmować się takimi rzeczami, szczerze, gdybym nie miała mojej marki, to bym organizowała śluby. Mówisz? Tak, ale miałbyśmy firmę. No! To po prostu to było złoto, by się po prostu ciekło po ścianach. No. E, czy było Ci trudno tak naprawdę podjąć decyzję, w jakim stylu ma być ten ślub? Dla mnie najważniejsze było, żeby Kamil się czuł w tym komfortowo. Mhm. Czyli zaręczyny były... ani nie jest wylewny. Czekaj, zaręczyny były dla Ciebie, a ślub dla niego robiłaś. Nie, nie, no bo na koniec dnia my po... udało mi się to wszystko połączyć ze sobą, że moim zdaniem to w 100% zagrało. Mhm. Dlatego, że i, i do dzisiaj ja bym nic nie zmieniła. Okay. Wszystko było po prostu idealnie. I ja myślę, że też przez to, że tak wszyscy byli przejęci tym, że my się w końcu zaręczyliśmy i w końcu będzie ten ślub, że też cała ekipa, która z nami pracowała, którą wcześniej znam, to każdy naprawdę włożył to całe serce, żeby to był ten, ten idealny dzień. Mhm. I, em, Wiedziałam, że to nie może być to słodko pierdzące, no bo jakby się Kamil czuł w pudrowym różu albo cały wekli to w ogóle nie ma opcji. Nie widzimy go w tym. Nie, on mm -hmm. rock'n'rollowiec, który jest taki wiesz, o ostrzejszy, wiedziałam, mm -hmm. że to musi być trochę rock'n'rollowe, musi być trochę mm -hmm. e, z, takim, e, z takim jajem. Poza tym my też nie jesteśmy taką standardową parą, dlatego postawiłam na kwiaty, które były różowo-czerwono-fioletowe, które mm -hmm. mocne, bardzo intensywne, po prostu one były tak energetyczne. Tak mieliśmy czarne obrusy, na całym stole było, było lustro, więc to odbijało jeszcze te kwiaty, więc to było, wyglądało tak, jak było była podwójna ilość tych kwiatów. Mhm. No i zrobiła po prostu magię. Wasz ślub odbył się w środę. Tak. W środku tygodnia. Dlaczego? Wiesz co, raz, że zależało mi na tym, żeby to był taki dzień od czapy, żeby, żebyśmy mogli mieć prywatność, mhm. a dwa, że dostaliśmy, e, wiesz co, jak zdecydowaliśmy… Pamię Zacznę od początku. Jak rozmawiałyśmy, pamiętasz, że ja marzyłam o ślubie w Zakopanym. Tak. Więc taki był początkowy plan na o wiele większą liczbę osób. Pandemia z jednej strony nam pokrzyżowała te plany, a z drugiej strony wyszło... Perfekcyjnie, idealnie i tak jak sobie wymarzyłam, ale jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. Mm -hmm. um, więc poszliśmy we wrześniu do urzędu, gdzie pani powiedziała: No, przepraszam, ale cztery miesiące czekania. Ja wtedy sobie tak pomyślałam: No, nie wiem, że tak ślub, który będzie w grudniu. Jednak marzę o czym innym, mm -hmm. ale zadzwoniła do nas i powiedziała: Słuchajcie, no, jest termin za 7 dni. Bierzecie czy nie? I w 7 dni? Tak! bierzemy. Nie. Tak! Nie wiedziałaś tego? Nie! Aha, siedem dni. Od września już wiedziałam, że chcemy wziąć ślub, więc już, ja już zbierałam wszystkie inspiracje, wpisywam do mojego segregatora od Ciebie, moja droga. Przydało się, prawda? Bardzo, bardzo jest naprawdę <laughs> dobrze zrobione, Więc ja go teraz polecam wszystkim dziewczynom, które, które biorą ślub. Bardzo Ci dziękuję. Widzisz? Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Support. Ha. I e, e, zbierałam też inspiracje na Pinterestie, więc wiedziałam mm. mniej więcej, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Planowałaś pierwotnie ten ślub w zakopanym. i dlaczego? Tak. Do, do niego nie doszło. No bo wtedy weszły wszystkie obostrzenia yy, pandemiczne, i de facto gdybyśmy mieli zrobić ślub tego dnia, którego planowaliśmy, mm -hmm. tylko 50 osób mogłoby przyjść. Więc teraz stanęliś, stanęlibyśmy przed sytuacją, gdzie zapraszasz 200 i nagle 150 mówisz: Sorry, nie jesteś zbyt ważny, żeby przyjść. Czyli yy, postanowiliście, ale, ale. Po prostu my... tamto odwołać zupełnie. Tak, ale wzięliśmy ślub, yy, ślub cywilny, więc jeszcze kościelny. Słuchaj, czemu nie? Jeszcze kościelny jeszcze wielkie wesele przed Wami. No i to może być właśnie w Zakopanem, ja na to po liczę. No bo tak, zdecydowaliście się na małą uroczystość tutaj w tak. Warszawie na 20 osób. Tak. Przypuszczam, że to były te same praktycznie osoby, które były podczas Waszych zaręczyn. Praktycznie tak. <głos> <głos> czyli najbliższa rodzina tak, i tacy tak. przyjaciele. Tam nie, było, tam nie było naszej rodziny, więc to mhm. była nasza rodzina plus nasi naprawdę najbliżsi przyjaciele. I zorganizowałaś to w Łazienkach Królewskich, czyli postawiłaś tak. na takie bardzo eleganckie jednak miejsce tak wyszukane. Wyjątkowe. Wiesz to zależało mi na tym, żeby to było miejsce, które samo zagra i muszę tylko dołożyć do tego e, dekorację, a że ja jestem perfekcjonistką, więc gdyby była podłoga, która mi się nie podoba albo jakiś inny element, to by mi tak przeszkadzało, żeby mnie po prostu to męczyło, więc uznałam, że miejsce to jest clue, a że w, wiesz, ja łazienki jestem z Warszawy, więc dla mnie łazienki królewskie to jest takie miejsce, gdzie ja chodziłam jako mała dziewczynka, pamiętam, że były występy Maćka Pola, który był, jest magikiem, jak byłam mała i tam biegały króliki różne, czy chodziłam na spacery potem z moimi dziećmi, więc takie miejsce, które naprawdę dużo dla mnie oznaczało. A galeria rzeźb, czyli stara oranżeria, która kilka lat temu przeszła renowację, jest przepięknym miejscem, więc wśród tych rzeźb postawiliśmy na środku. W jednym miejscu postawiliśmy stół mhm. i to był jeden e, długi stół, gdzie wszyscy zasiedli, a w drugiej części e, był, odbyło, odbyło się ślub. A e, chciałam Cię zapytać o to, czy 20 osób na weselu jest w stanie się po prostu dobrze bawić, nie wiem, wytańczyć, e, cieszyć, te, ta, ta, świętować? Tak, jak najbardziej. I teraz tak, galeria rześ miała swoje ogromne ograniczenia, nie możesz tam mieć świec. Więc my mm -hmm. musieliśmy mieć wszystkie elektroniczne świece. Nie możesz mieć wody w wazonach, mm -hmm. więc musieliśmy to wszystko też... Elektroniczną wodę mieć. W gąbkach. Wszystko było na gąbkach bez, bez wody. Czerwone wino. Udało mi się to wynegocjować, ale generalnie jak Ci upadnie na posadzkę, odkupujesz posadzkę, więc tam było naprawdę dużo ograniczeń i nie można było tańczyć. A że my się tak dobrze wszyscy bawiliśmy, to później impreza um, e, przeniosła się zupełnie gdzie indziej, mimo tego, że było 20 osób. I tańce do więc Bałego tańca. Rana. Może nie do białego rana, bo ja już nie, szczerze, ja już tutaj nie miałam siły, dlatego że ja byłam tak przejęta, ja nie wiem jak panny młode to robią, ale ja byłam tak przejęta tym całym e, wieczorem i ślubem i później weselem, że ja druga, trzydzieści trzecia już padłam. A pierwszy taniec? Nie było. Mogę teraz z Tobą zrobić. <śmiech> ale dlaczego nie że to tanieca? No bo to było niekomfortowe dla Kamila, już uznałam, dobra, już się tak nagie dla mnie z tym ślubem, że już mu odpuszczę. Ale dlaczego się nagił dla Ciebie z No szyły? bo to no, dlatego, że dla niego to, on, on nie jest takim tradycjonalistą, że, że on, znaczy dla niego ta formuła, że było mało osób, to było spełnienie marzeń. Hmm. E, dlatego też jak, jak dowiedział się, że możemy wziąć ślub w pandemii, powiedział tak, robimy to! <śleszy> Więc to było jego spełnienie marzeń. E, okazało się, że ta formuła była idealna dlatego, że jak przy tym wielkim stole, gdzie było 20 osób, czym znaczy wielkim, w sensie podłużnym, mm -hmm. gdzie było 20 osób, każdy toast, który był wznoszony, był jakby to była rozmowa ze wszystkimi. Mm -hmm. I się zrobiło tak intymnie i, i, i to było tak bajeczne jeszcze w tej scenerii z tymi, z tymi ludźmi, z tymi kwiatami. To też formuła była black tie, więc wszyscy byli elegancko ubrani, że to było takie, takie nasze. Powiedz mi jeszcze, jak wasze dzieci w ogóle przeżyły ten dzień? Rania, która więcej rozumiała, jako że ona ma teraz 5,5, no to wtedy miała 5. Mhm. Wiesz co, dla niej to było przeżycie, dlatego że ja szłam dla niej specjalnie sukienkę, zaprojektowałam, ona miała miary tej sukienki, miała taką pelerynę też z piórami, więc czuła się jak księżniczka. Babcie ją zabrały do fryzjera wcześniej okay. ze sobą, więc ona, wiedziała że, ma... tak, ona wiedziała, że ma… Czyli że ona rozumiała to, że bierzemy w ślub, miała zadanie, żeby sypiać, sypać kwiatki, mm -hmm. ale była na ślubie tak zestresowana, że ona tak szła do przodu, szła do przodu. <głos> Bo było zadanie. Okay. Natomiast Leonard, e, on poszedł normalnie do przedszkola, bo to było po południu dopiero, ślub był chyba na 17. Mm -hmm. e, potem z przedszkola e, zgarnęliśmy go. E, on od razu tam przyjechał, e, miał na sobie smoking też, który e, ja zrobiłam w Petit Maison. E, założył do tego pas, założył muchę e, i daliśmy mu obrączki, mm -hmm. które miał w pudełeczku zanieść do, do Kamila. Udało się. No tak w połowie Mumina Mina zrzedła, zdecydował, że jednak się odwróci, więc ktoś go musiał doprowadzić do, do Kamila, przekazał mu. Ile i... on wtedy miał? Trzy. E, Trzy lata. Wiesz, i siedzieli w pierwszym rzędzie. Natomiast to, na czym nam zależało bardzo, to jest, żeby dzieci pamiętały to, że bierzemy ślub, Bo jak już czekaliśmy, ze ślubem po, po narodzinach jednego i drugiego, to uznaliśmy, że chcielibyśmy, żeby oni też szli żeby cokolwiek mogli zapamiętać. Uh -huh. y, podobało im się na imprezie? Rani, bardzo się podobało, a Leonard ostatnio, jak go kolął spać, powiedział do mnie, wiesz, nudny był ten Twój ślub. <laughs> No bo oni nie Kochany mieli de facto, say, oni, tam było tak mało ludzi, że tam nie było innych dzieci, mm -hmm. e, więc de facto to, co oni skorzystali z tego ślubu, to no Rania oczywiście miała piękny outfit, więc to dla nich było mogło to zaprezentować? Perk, dokładnie, a, a później e, wrócili z powrotem do domu już na samym weselu, czyli na zasiadanej kolacji, nie zostali, bo dla nich to by była nuda, oni by musieli wysiedzieć, słuchać tego wszystkiego. Więc bez sensu. Lepiej, żeby tego nie widzieli, Dokładnie. co tam się działo. <laughs> więc wrócili do domu i, i następnego dnia mogli z nami e, to wszystko, wiesz, obgadać i, i, i się dowiedzieć, co się działo. E, zaraz zapytam Cię o Twoją stylizację, bo ona też była taka wyjątkowa i mm -hmm. no chyba z racji tego, że jesteś stylistką, to zależało Ci na tym, żeby to tak. było takie niepowtarzalne i nietuzinkowe. Ale jeszcze zanim to, bo tak sobie zostawiam to trochę na deser, e, to muszę Cię zapytać o poprawiny. Tak. Bo one były. Tak, były, były. I były huczniejsze niż wesele. E, czy ja wiem, czy huczniejsze? Nie? Nie, nie, nie, nie, nie. Myślę, że było na równi. Ale e, e, udało Ci się po trochu spełnić to życzenie, żeby jednak to było... Tak po góralsku, tak. nie w Warszawie tak. i w, w piątek, takim stylu. piątek, czyli w środę braliśmy ślub, w piątek pojechaliśmy do Zakopanego i… E, było folkowo. Było folkowo, było w stu po góralsku, wszyscy nasi przyjaciele górale e, byli też e, ubrani po góralsku i to był ostatni raz, jak ja e, założyłam białą spódnicę, dlatego że białe spódnice góralskie są okay. z, zachowane tylko dla panny i potem możesz poznać pannę. Im, która jest wolna. Czyli w ogóle nie trzeba jak w Warszawce nosić jakichś kolorowych opasek, żeby na czerwona ja. tylko po spódniczkach. Dokładnie, więc to ostatni raz założyłam moją białą mhm. spódnicę, którą teraz już trzymam dla rani, jak, jak, jak będzie starsza. Eee, I też byliśmy całej ubrani. Kamil na ślub dostał e, strój góralski, więc też e, założył i miał kierpce i miał spodnie, więc skąd taki... w ogóle ta miłość do, do, do tego góralskiego my się w zakochaliśmy w górach, cztery lata temu i tak zaprzyjaźniliśmy się z naszymi e, znajomymi, z którymi te, to już teraz są nasi najbliżsi przyjaciele i tak ta miłość po prostu rosła i rosła. Ja też zakochałam się absolutnie w strojach góralskich i, i, i zgłębiałam też historię tego, bo to jest dla mnie ciekawe jak to jest robione. Zresztą też wprowadziłam nawet opaski góralskie ręcznie haftowane Właśnie mnie. z haftem. Tak, więc ja mm -hmm. przez cały czas gdzieś, gdzieś te góry przez nas... Przemawiają, przenikają i, i, i, e, i przez nasze życie się e, przewijają i myślę, że w przyszłości marzymy o tym, żeby tam mieć dom, żeby móc tam e, częściej jeździć. No dobra, no stylówka. Tak. No było. Ty dzisiaj w kominezonie, skapiałam od Ciebie. Przez to, że to nie był ślub kościelny i to nie był wielki ślub, mm -hmm. ja wiedziałam, że to nie może być suknia nie wiadomo jaka, no bo trochę by to było takie wyrwane z kontekstu na zasadzie, o wszyscy przyjdźcie bić mi brawo, że jestem najbardziej zestrojona ze wszystkich. Więc ja my się czuła niekomfortowo. Znaczy jako stylistka tak naprawdę mm -hmm. mogłaś pozwolić sobie na wszystko, miałaś tak. ogromny wybór, tak, yy, ale też chyba miałaś chęć właśnie takiego trochę yy, wyjścia z tego szablonu. Dokładnie, chciałam, żeby to było coś zupełnie innego i ja od samego, ja poszłam do dziewczyn z jazzpola i one mm -hmm. mi w jazzpol privé zrobiły kombinezon. I na początku Justyna upierała się, nie no to zrobimy Ci spódnicę i body, mm -hmm. ale jak już do, mówię, nie, zrobicie mi kombinezon, ale bardzo proszę, chcecie, to mi, to mi już 7 dni. Mm -hmm. No więc następnego dnia, one, po, naprawdę to było po nocach szyte, zrobiły mi ten, e, tą spódnicę i mówię, proszę. Ona Okej, okay, dobra, rozumiemy o co ci chodzi. Źle wyglądałaś. To, nie, Źle to się bo, nie, ja, ja, ja wyglądałam eterycznie, wyglądałam skromnie, wyglądałam jak nie ja. Po I w ogóle do pomysłu na całe wesele totalnie by to nie pasowało. Nie, totalnie nie pasowało. Więc mhm. ja mówię, słuchajcie, pokazałam im inspirację mówię, zróbmy z tego coś, to musi pasować do całości, to musi być trochę lata 70. bo ja się w tym dobrze czuję. Mhm. Stąd, stąd na przykład te rękawy takie, musi być to trochę rock'n'rollowe i miałam, miałam spory dekolt. Do tego to musiało oczywiście być dopasowane odpowiednio do mojej figury, więc rezygnowałam z sukienki i też uważam, że ten kombinezon się super wpisał. We, w, I w miejsce e, i też w dekoracje. No ale też postawiłaś, wiesz, na turban. No to to był arabski element tej całości, ale jak on ją pięknie dopełnił, pięknie. I ja się upierałam i też moja Marta od włosów mówi, gdzie Ty mi z tym turbanem? Ja Ci układam te włosy, tak długo nie będzie żadnego turbanu nakładałem. Mówię, mówię Ci, że to będzie pasowało. I rzeczywiście to zagrało idealnie, ale ten kombinezon przez to, że był tak prosty, ja później zmieniałam dodatki, więc miałam, na ślubie miałam turban, mm -hmm. później miałam opaskę, mm -hmm. a na sam koniec miałam ten szalik, który teraz mogę sobie nosić na co dzień, tak samo jak opaskę. Zresztą Jest turban też noszę. go. Nosisz. dokładnie, więc, to, więc, więc ja zagrałam tak naprawdę tymi dodatkami, mm -hmm. no i miałam też przepiękną pelerynę. Mm -hmm. I tą pelerynę sobie skracałyśmy trzy razy, bo na początku sobie myślimy, ok, to musi być takie długie, ciągnące się, tak. ale w tym nie dało rady. Wiesz, to w ogóle by nie zadziałało, że w ogóle by nie, nie poleciało na, na wietrze, więc nie było plastyczne, więc skróciliśmy pierwszy raz, potem zrobiłyśmy test i chodziłam po atelier, czy to działa, znowu musiałyśmy skrócić i w końcu zadziałało i ona też dodała takiej lekkości tej całej stylizacji. Ale też fajnie ją y, dopełniła, byłaś taka po prostu tak, ładnie ubrana, i to ubrana, było zamiast otulona. welona. Bo też wiesz, zastanawiałam się, welon... Czy ta peleryna, ale welon. No, no do kombinezonu na mnie, No właśnie, jakby ten welon na mnie Nie, wyglądał. Dziwnie. Więc w końcu, mimo że to była jedyna okazja, na której mogłam ten welon nałożyć, to uzna, uznałam, że. Jednak... Ale moment, sama powiedziałaś, że jeszcze może przed Wami ślub no kościelny. No jest bo słuchaj, kombinezon coś, był super cool, ale może jednak znalazłabyś taką idealną suknię. Saj, no, mam gdzie wpaść. <śmiech> Zapraszam co, Cię, znaczy, więc ja obrażę czekam. się, jak pójdziesz gdzie indziej. <śmiech> więc czekam, co mi wymyślisz. No. To ustalamy, że jak będziesz szukała tej sukni idealnej, to ja bardzo Ciebie. Zapraszam do siebie. Zrobimy tu piękny Aha. odcinek na YouTube do salonu marzeń. Będziesz Dobrze, ale ja będę taką Taką będę cię twoim kochać. Koszmarem, że jak się będziesz brudziła, w nocy, będziesz mówiła, Zosia. <śla> Słuchaj, kocham Obytcyc. wyzwania. Kocham da. wyzwania. W to. Będziemy tyle razy skracać, aż miniu, jak pójdziesz. <śla> I mnie nauczysz tańczyć. Będzie pani zadowolona. Saj, jest co, co poprawia. A ja Kamila nauczę tańczyć niczego. O proszę, no, no saj, ja, ja, to, ja to nakręcę. <śla> Mamy plany na przyszłość. Eee, mam nadzieję, że wiesz, na, na niedługo będzie trzeba naprawdę ustalić, w którym roku robimy tą imprezę. No, no, czek, czek, przez cały czas czekam, ale ja jeszcze żyję naszym ślubem, który się odbył, więc jeszcze myślę, że długo będę to przeżywała. Wy polecieliście w jakąś podróż poślubną? No, nasza podróż poślubna to była kwarantanna 21-dniowa w domu z mm. dziećmi. I to, Czekaj, I to był taki test, Rozwiadał się czy się nie rozwiadał? Razem. Jesteśmy razem szczęśliwym małżeństwem. To, się, to, to, to, to w momencie, jak już masz spełnionych tyle marzeń i przetrwaliście kwarantannę, to tak. czego ja Ci mogę na koniec życzyć? Tej, po, tej podróży poślubnej. Dokładnie. Abyśmy gdzieś mogli polecieć sami. Masz jakieś takie wybrane, wymarzone miejsce na tę podróż? Nie mam. Wiesz, ja mam tyle wyszukanych różnych miejsc, o których marzę, że co się uda. Jak yy, pandemia minie. To ale wtedy... to słuchaj, to jest taki temat, że to Kamil musi zorganizować, czy tylko nie. jakby czujesz możliwość, to jednak Ty się tym zajmiesz? Nie, to ja od A do Z organizuję wszystkie wyjazdy. Jestem Zosia Samosia, o czym my mówimy. No kto mi będzie organizował wyjazdy, jak nie ja? Zosia, no to ja się życzę, żeby to był wspaniały, romantyczny czas tylko dla Was, żebyście wrócili z niego jeszcze silniejsi, jeszcze mocniejsi w tej Waszej miłości, no i żeby tak trwało już na zawsze. Bardzo Ci dziękuję. Proszę, dziękuję, że do mnie przyszłaś. Dziękuję. Jeśli podobała Wam się rozmowa z Zosią i macie ochotę na więcej, to zapraszam Was teraz na WeddingDream.tv, gdzie usłyszycie odpowiedzi na dodatkowe, zaskakujące pytania. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernik,